Ktoś mi szepcze do ucha, Charlie idź spać Nie nadstawiam jak ta pizda drugiego policzka Progres robię codzień, Ty łykasz to w jedne tobie wiapę tak na ormułę z liścia Alprazola mnie jedyną drogą jest do wyjścia Chód czuję na karku, w pani ciągła mixa. Ty mi kurwią życia, nie układaj tacy mądrzy Żółta maska, zgniję do połowy, będę zombie Same wymagania, chęci do działania, jakoś brak Chcesz tu role, Chcesz tu krzyki? Możesz co jedynie U. zać. Dawno wracam stamtąd, gdzie ty dopiero idziesz Złote rady we ze sobą i mentalny stryczek bijam dziupę w twoją bandę przebierańców Wiej stąd, noże i kastety, amoniak, wybierać. petro Nie pękam na robocie, zarobić jest tu ciężko A głodowe pensje motywują, żeby zrobić piekło Nie ma lekko ciężar dźwigam w pijenach na nogach Pełniejsze kieszenie to nie zawsze wolna głowa Nie pokazuj tu za wiele, łatwo zginąć w blokach Niepowodzenia zważą ludzie w czarnych togach Stawiam tylko na siebie horyzont, widzę wysoki Łatwo się wiewać w bagno przez uliczny aerobik Skup się na tym, by pewniejsze stawiać kroki Muzyka to suplement, dzięki niej mam dużo mocy Czuję wciąż niedosyt, na życie świeże plany Świat pędzi jak Ferrari, zbieraj haram Masari Ciesz się z słońcem oglądając je przez ciemne okulary Na wakacje chcę wyjeżdżać, tam gdzie rosną palmy Nie gram w żadne karty, pod stopami pęka lód Sześć stóp pod ziemią, na każdego czeka klub. Gorwank rośnie w siłę, tworzę elegancką markę Pchajmy to razem z fartem, mordy, e Larte.